Czerwony dywany jak Paolo. Ty wczórku tak ja jakby się zamienił z pandolą. Gorące jak tichuana hej. Hasta la maniana. Każda... I kurwa, tak jak tam. Poprę sobie, że ha! to jest mózg Moniki, nie istnieje. Możemy walczyć. Nie słucham do końca. Czuję się obrażony.